Drodzy studenci, dzisiaj, to jest 17 listopada, przypada Międzynarodowy Dzień Studenta. Z tej okazji chciałbym Wam życzyć przede wszystkim zdrowia, ale też tego, abyście wykorzystali bardzo owocnie ten czas, kiedy jesteście z nami w Politechnice Opolskiej. Pamiętajcie, że Politechnika Opolska to nie tylko studiowanie, to nie tylko nauka, ale to również sport, to również możliwość wyjazdu na programy Erasmus+, to również możliwość rozwoju w kołach naukowych, a przede wszystkim budowania relacji, relacje, które zostają na długie, długie lata. Dlatego też życzę Wam, abyście ten dzień i cały pobyt, który jesteście w Politechnice Opolskiej spędzili bardzo owocnie.